Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnych warsztatach, szkoleniu dotyczącym regionalnego rękodzieła rzemiosła, które występuje na Śląsko-Polskim, i które jest bardzo mocno ugruntowane w tradycji ludowej. Szkolenie... Nosi tytuł Kroszonka opolska, rytownicze drapanie tradycyjnych jaj wielkanocnych i o tym dziś będziemy mówić, a odbywa się w ramach stypendium przyznanego mi przez Marszałka Województwa Opolskiego, Marszałkowskie Talenty. Um, cykl szkoleń um, zatytułowałam Jestem stąd opolszczyzna, nazywam się Maja Tomanik i wszystkich serdecznie zapraszam do korzystania z materiałów, które w ramach stypendium przygotowałam dla Was. Partnerem mojego stypendium jest Fundacja Opolskie Działchy, fundacja, która zrzesza twórców ludowych i artystki, głównie artystki, tworzące w duchu tradycyjnym rzemiosło i rękodzieło, głównie kroszonkarki i malarki na porcelanie, ale nie tylko. A drugim z partnerów jest Fundacja Do Dzieła, fundacja, która zajmuje się promocją produktów regionalnych, jako wyrazu dziedzictwa naszej kultury. Prowadzi szkolenia, prowadzi liczne warsztaty artystyczne, głównie rękodzielnicze i rzemieślnicze, ale także pracuje z takimi mniej oczywistymi formami, jak teatr ze społecznością lokalną oparty o, o prawdziwe historie mieszkańców lub też zbieraniem świadectw mówionych, historii mówionych, które ci mieszkańcy zostawiają, chcą się nimi podzielić. Dodatkowo fundacja organizuje do dzieła Zero Waste Fest i angażuje się w inicjatywy dotyczące zrównoważonego rozwoju i ekologii. Skąd się wzięła kroszonka? Do końca tego nie wiadomo. Kroszonka to nie pisanka, o tym za chwilę, natomiast dzięki wykopaliskom dokonanym na opolskim Ostrówku, wiemy, że już w X wieku zdobiono jaja. Oczywiście jajko jest bardzo nietrwałym produktem i nie przetrwałoby do X wieku w żaden sposób, nie, nie ma takiej możliwości, ale jaja, które zostały wykopane, były wykonane z gliny. One są bardzo podobne do naszych współczesnych pisanek, czy współcześnie znanych pisanek. Już wtedy były barwione woskiem, na które nakładano, na woskiem którym nakładano wzory solarne i geometryczne. Kroszonkę w takiej formie, w jakiej my ją znamy, Wiemy, że występowała już na tych terenach, na Opolszczyźnie pod koniec XIX wieku i w XIX wieku. Wiemy to z przekazów ustnych, które były i, i, i z tradycji, jakby wykonywania tych kroszonek czy pisanek, później czy oklejanek, które były przekazywane z pokolenia na pokolenie. Zdobienie jaj jest związane z pewnym zwyczajem, można powiedzieć, ale jest też elementem pewnej obrzędowości, ponieważ bardzo mocno związane jest ze świętami wielkanocnymi, ze świętami Wielkiej Nocy. Stąd też trochę traktowane jako zabawa, trochę traktowane jako urozmaicenie, trochę jako, jako uświetnienie obchodzenia tego dnia, tych, tych dni w zasadzie, wielkanocnych, rozbudowywała się z czasem. I między innymi jednym z takich zwyczajów wielkanocnych było obdarowywanie bliskich. Jajkami. Początkowo były to zwykłe jajka, to znaczy jeszcze niezdobione. Na pewno wybierano jajka kształtne, z gładką skórką, pozbawione przebarwień, czy jakiś skaz, chropowatości, ponieważ jajko było znakiem nowego życia, zdrowia, czegoś, co się ma rodzić i przynosić plony. Tak jak większość zresztą obrzędów, które się kultywowało na początku wiosny czy wraz z wiosną w związku z tym nie wypadałoby obdarować kogoś takim jajkiem, które posiada skazy gdy zwyczaj ten się rozrósł zaczęto go modyfikować i dodawać do niego kolejne elementy i tak podczas lanego poniedziałku przychodzili chłopcy do domu i oblewali dziewczynę wodą Znamy wszyscy śmigus Dingus, stąd też się wzięła potrzeba zrewanżowania się dziewcząt chłopakom. Te dawały chłopcom jajka, przez siebie przygotowane, przez siebie zdobione, początkowo tylko kolorowe, z czasem urozmaicone dodatkowymi zdobieniami. A zdobień tradycyjnych w naszym regionie mamy trzy. I są nimi metoda rytownicza, czyli wydrapywania wzoru, a metoda malowania woskiem, czyli pisania, pisania woskiem, czyli pisanka i metoda oklejania, zdobienia jajka, jajka tatarakiem, tak zwana oklejanka. Te trzy formy do dziś są kultowane na Śląsku Opolskim, na Opolszczyźnie, jednak metoda rytownicza jest zdecydowanie najbardziej charakterystyczna i ciągle bardzo, bardzo popularna i stanowiąca o, o niezwykłości tego regionu wraz z rozbudowaniem znowu zwyczaju dawania jajek zróżnicował się język ze względu na ich kolorystykę. Krótko mówiąc, dając jajko, przekazywało się pewną intencję. Tak, pewną intencję, to jest chyba dobre określenie. I teraz tak, jajka zielone dawało się chłopcom w wieku szkolnym i przedszkolakom. Takim o chłopakom dzieciakom. Jajka czarne dostawały osobistości, był do wyraz szacunku, uznania e, jakiegoś e, wysokiego statusu społecznego, e, takie jajka dostawał ksiądz, hrabia, wójt, e, ktoś, kto się zajmował prawem, czy księgami, finansami, e, ktoś, kto był autorytetem. E, czarne jajko dawało się również starszym mężom, jako wyraz szacunku w małżeństwie. Brązowe jajka dostawali narzeczeni i młodzi mężowie. Jaja fioletowe dostawali kawalerowie. Niebieskie jajka dostawali mężczyźni jako taki przytyk, iż są nie stali w uczuciach i skaczą z kwiatka na kwiatek. Jajka żółte dostawali mężczyźni, których chciała dziewczyna odrzucić. Jajko żółte jako jedyne było dawane w formie surowej i to w taki mało wybredny sposób. Mianowicie dziewczyna wkładała mężczyźnie żółte jajko do kieszeni i rozgniatała je, mówiąc, że nie będzie jego. Krótko mówiąc. No i jajko czerwone, czerwony kolor, oczywiście kolor miłości, kolor przychylności w stosunku do jakiegoś kawalera. Te jajka dostawali ci, którzy wpadli w oko dziewczynie i cieszyli, mogli liczyć na wyjątkowe względy. Zobaczycie później, jak będziemy mówić o farbowaniu jaj, że być może, mam takie podejrzenie, że te kolory i to co one oznaczały było związane z łatwością zafarbowania jajka, czyli te pierwsze podstawowe, które mówią o miłości, które mówią o o, o, o takim przychylności, czyli brązowe, zielony barwnik były dość łatwe do uzyskania i dlatego też e, prawdopodobnie jako pierwsze zaczęły coś znaczyć, a potem z, ze stopniem skomplikowania i zaawansowania w farbowaniu dodawane były właśnie niebieski, fioletowy, no i na koniec żółty. Czym jest kroszonka opolska? Kroszonka opolska to jest takie malutkie dzieło sztuki, dzieło sztuki na jajku. Kroszonka opolska to jest okraszone wzorami jajko wielkanocne. Na zabarwionym jajku wydrapuje się wzór, który tym jest piękniejszy, im bardziej filigranowy, drobiazgowy, im piękniej zakomponowany jest wzór i starannie wykonany. Idealne wykonanie jest takie, że wydrapany wzór jest bieluteńki na ciemnym tle. Więc z jednej strony musiała rozwinąć bardzo mocno technika takiego. Nasycenia jajka mocnym kolorem, równomiernego nasycenia tym kolorem i uzyskiwania ciekawych kolorów, a jednocześnie umiejętność takiego wyrazistego wydrapywania wzorów. Kroszonkę, jak już wspomniałem wcześniej, etnografowie, folkloryści, ludzie zainteresowani po wojnie, kultywowaniem tradycji ludowych tego regionu, wybrali na wizytówkę, można powiedzieć, na wizytówkę regionu i od lat 50. zaczęto organizować konkursy kroszonkarskie. W ten sposób ginący fach, jakim było kroszonkarstwo, zaczął ożywać. W latach 50. wydrapywaniem jaj zajmowały się już starsze osoby tylko. Dzięki konkursom i też takiej szerokiej akcji propagującej ten wzór warsztatom, pokazom itd. Bardzo mocno się rozpowszechniła ta umiejętność, i w tej chwili nie możemy narzekać na brak osób parających się tym zajęciem. Jakie mamy kolory kroszonek? Oprócz takich nowoczesnych prób uzyskiwania kolorów zgodnych z trendami współczesnymi czy trendami z mody branymi wprost, czy z wyposażenia i dekoracji wnętrz, czy też z designu szeroko rozumianego, te kolory, które tutaj widzicie, to są kolory podstawowe, dokładnie takie same kolory, jakie występowały w haftach. Krótko mówiąc, jeśli ludzie potrafili farbować nici, to i potrafili farbować jajka. I tak mamy jajka czarne, brązowe, żółty, czerwony, fioletowy, niebieski, granatowy i zielony. Zdradzę Wam tylko, że o ile czarny kolor powinien być dość prostym kolorem do uzyskania, tak by to wynikało z, z tych zestawień i też z mowy kolorów, o tyle dziś um, wielką umiejętnością jest uzyskanie pięknego, głębokiego i równego czarnego koloru. Motywy, jakie są naniesione na kroszonkę, podobnie zresztą jak do haftu, jak, jak w haftach, inspirowane są polskimi łąkami, opolskimi łąkami i kwiatami z przydomowych ogrodów, ale te wzory układane są w geometryczne formy, wpisane są w geometryczne formy nieodzowny jest element róży, który się pojawia na Śląsku, który jest wybity nią kochany, przez ślązaczki pojawiają się też elementy solarne takie geometryczne wzięte jakby z, z innych technik, bardziej widoczne zresztą w technikach batikowych na przykład ale pojawiają się również zwierzęta i napisy, jakieś sentencje które by się chciało przekazać obdarowanej o sobie. Tworzenie kroszonek nie obędzie się bez zafarbowania jajka. I jest to pierwsza sztuka, którą należy opanować. Początkowo, oczywiście, jajka były farbowane w sposób naturalny i farbowano je poprzez długie kąpiele w wywarach. Ja tutaj podaję Wam sposoby farbowania, przytoczone za Jerzym Lipką, który napisał przepiękną książkę na temat kroszonki W bibliografii macie dokładne dane tej publikacji, no i był specjalistą w tym względzie Niemniej jednak nie wiem, czy dziś ktoś jeszcze jest w stanie uprawi... ktoś uprawia po prostu ten sposób. Bo na pewno jesteśmy w stanie, na pewno mamy łatwiejszy dostęp do wszystkich materiałów, ale jest ona po prostu czasochłonna i wymaga bardzo umiejętnego przygotowania wywaru, a później umiejętnego przechowywania go, żeby się nie zepsuł. I teraz tak, aby uzyskać czarne jajko, należało je wygotować w wywarze z kory dębu albo z drewna hebanowego. Wszelkie drewniane wywary, czyli wywary z drewna, to nie tak, że się wrzucało kawałek drewna, tylko drewno się ścierało na wióry i dopiero te wióry wygotowywało, tak żeby Garbyniki i pigmenty mogły się wydobyć z, z jego struktury. Kolor brązowy chyba jest najbardziej popularnym kolorem, ponieważ bardzo łatwo go uzyskać z łusek cebuli, które posiadamy wszyscy w swoich domach. Łuski cebuli wygotowywało się i tak jak macie tu na zdjęciu, gotowało się w nich jajka ale również można było zrobić taki wywar z szyszek olchy i też uzyskiwało się piękny, głęboki, brązowy kolor. W ten sam sposób uzyskiwało się kolor żółty, różnica była tylko w, w, jakby w, w intensywności, to znaczy po prostu bardziej rozwodniony roztwór dawał kolor żółty. Rozwodniony wywar w zasadzie. Kolor czerwony można było uzyskać na trzy sposoby, pamiętacie? Kolor czerwony, kolor miłości, czyli pewnie taki pierwszy, który nam przychodzi do głowy, gdybyśmy chcieli coś ważnego komuś powiedzieć, no to na pewno miłość jest jedną z takich bardzo ważnych rzeczy, o których chcemy trąbić całemu światu albo dać komuś znać, żeby się nami zainteresował. I ten kolor czerwony można było uzyskać na trzy sposoby. Aż na trzy. Albo z czarnej porzeczki wymieszanej z wywarem z łusek, cebuli, albo z kwiatu malwy, albo z mieszaniny różnych ziół. Dokładnie jakich, to Wam nie powiem. Kolor zielony też był chyba dość łatwy do uzyskania, bo trzeba było zrobić wywar z młodych pędów jęczmienia lub pszenicy. Kolor niebieski już mi się wydaje bardziej kłopotliwy. Trzeba było pozyskać świeże drewno dębowe, zrobić z niego wióry, dodać opiłki żelaza i dopiero przefermentowane te, te, te wióry drewniane wygotować, żeby uzyskać z nich wywer. Jeżeli ta fermentacja trwała dłużej, uzyskiwano kolor fioletowy. Pamiętacie, w mowie kolorów, niebieski to jest taki pstryczek w nos w stosunku do kawalera, że jest niestały w uczuciach, a fiolet to jest podarunek dla kawalera, który już jest starszym panem, czyli Coś, bez czego można było się obyć, bo równie dobrze można było z, jakby... Są to bardziej już subtelne sposoby przekazywania intencji. Najpopularniejszy był brązowy kolor, czarny i czerwony. Muszę teraz o tym powiedzieć, jak przygotować jajka do do przygotowania kroszonki, ponieważ w kolejnej części będziemy się nią zajmować. Więc są różne sposoby. Oczywiście każdy z artystów ma swoje sposoby, nie wszyscy je zdradzają. Są odpowiednie barwniki do jajek, sprzedawane w sklepach w okolicach Wielkanocy. Z tego, co się orientuje, twórcy ludowi nie stosują raczej tego typu barwników. Ale zanim zaczniemy barwić, to w ogóle trzeba wybrać dobre jajka. Dobre jajko to jajko z mocną skórką, z taką grubą skórką. Wiemy, że jajka, które są znoszone wiosną, mają troszkę cieńszą skórkę niż od tych samych kur jajka znoszone zimą. Na to my nie mamy wpływu i raczej nie jesteśmy w stanie tego przypilnować. Natomiast możemy wybrać jajka ze skórką białą, ze skorupką białą, z białą skorupką naturalnego chowu, od kur naturalnego chowu co może dać nam większą gwarancję czy większe przypuszczenie, że te jajka będą mocniejsze. Tak jak już mówiłam wcześniej, kształtne, z gładką skórką jajka będą na pewno dużo, dużo lepsze, bo są też oznaką zdrowia tego jajka. Kiedyś się, kiedyś się częściej wydrapywało wzory na jajkach gotowanych, obecne artystki wydrapują je wzory na wydmuszkach. Te wydmuszki można już kupić gotowe, spreparowane jest taki sposób, żeby je na bardzo malutkiej temperaturze w piekarniku podsuszyć wcześniej, żeby nabrały twardości. Jednak trzeba uważać z tym, bo będą po prostu się trudno drapały. Najpowszechniej stosuje się jajka kurze, ale też doskonałe efekty osiągają kroszonkarki pracujące z jajkiem strusim. Trudno wydrapuje się wzory na jajku kaczym, które ma taką bardziej śliską, jakby zasklepiałą skorupkę, a właściwie jej tą wierzchnią warstwę. I teraz, tak jak już mamy jajka, wybraliśmy białe tak? Z jakiegoś w miarę dobrego źródła wybraliśmy białe, należy delikatnie przemyć płynem do mycia naczyń, żeby odtłuścić to jajko. Najpowszechniej stosowanym sposobem farbowania jajek jest farbowanie jaj w, farbni, w farbie, właściwie w barwniku do barwienia tkanin. Barwnik do tkanin jest sprzedawany w saszetkach papierowych i należy takie opakowanie rozpuścić w wodzie maksymalnie w litrze, dodać łyżeczkę soli albo octu i w tym wywarze gotować jajka. Co jest ważne? Co może pomóc uzyskać równy kolor? Położenie na dnie garnka ściereczki albo ręcznika papierowego zapobiegnie rysowaniu się jajek, kiedy będą się przesuwały po dnie. Ja też zawsze mieszam delikatnie te jajka i pilnuję, żeby nie wystawały z wody. Na zdjęciu widzicie jajko w, w takim jasno pomarańczowym barwniku, którego czubeczek wystaje, gdyby to jajko nie było obracane. Z pewnością to kółeczko będzie jaśniejsze od całej reszty. Jeżeli to kółeczko jest na czubku jajka, to jeszcze można z tego zrobić walor i po prostu użyć go do. Nie, do wykorzystać to kółeczko jako motyw. Ale, ale jeżeli nie, jeżeli nie mamy takiego pomysłu, to lepiej, żeby jajko było równomiernie pokryte barwnikiem. Więc ja zawsze mieszam. Gotuję jajka jak najdłużej. 20-30 minut nawet. Po tym wszystkim trzeba jajko wystudzić. I znowu, jak studzę jajka, wyciągam je na ręcznik papierowy i co jakiś czas przewracam, żeby też mieć tam, gdzie dłużej, jakbym gdzie ma kontakt z wodą, z tym ręcznikiem mokrym papierowym, mokrym już, bo wyciągniętym przecież jajko wyciągnęłam z garnka z wodą, z, z tym wywarem, z farbą. To, żeby się po prostu tam nie odbarwiło. Kolejną rzeczą, o której musimy sobie powiedzieć, jest to, czym, czym te wzory wydrapywać i ja pamiętam jeszcze ze swojego dzieciństwa wczesnego, że niektórzy wydrapywali nożykami, niektórzy brzytwą, ta brzytwa się bardzo dobrze sprawiała, sprawiała tak? ale była bardzo niebezpieczna, bo brzytwy są bardzo ostrymi narzędziami. Więc ja od zawsze drapałam jajka dłutkiem plastycznym, małym dłutkiem poręcznym, warunek był taki, żeby był bardzo ostry. Można wydrapywać nożykiem, nożykiem precyzyjnym, nożykiem takim do papieru tak zwanym, nie, nie przynosi to zbyt dobrych rezultatów, przyznam, ale na początek, żeby się oswoić, w ogóle z tą formą mogłoby być, znowu warunkiem jest to, żeby on był bardzo Ostry. Niektórzy drapią, widzicie, takim, taką frezarką, to znaczy urządzeniem, które tutaj ma diamentową końcówkę, i ten wzór jest właściwie jakby rzeźbiony można tak sobie pomóc, można też jeżeli mamy wydmuszkę to w ten sposób możemy w ogóle jakby wycinać w skorupce wzory podobnie jak w hafcie richelieu wycina się elementy tkaniny, żeby tworzyła taką właśnie koronkową całość. To jest rzadko spotykany sposób, najczęściej, e, najczęściej używa się nożyka, który jest tutaj przedstawiony, opracowany przez e, kroszonkarzy, mężczyzn, którzy tak długo kombinowali, aż wykombinowali. Urządzenie stricte przeznaczone do, do wydrapywania wzorów na kroszące i jest ono najpowszechniej Stosowane. Ja pamiętam jeszcze też próby takich, takich tworzenia, takich nożyków z żeletką, bo, no, bo potrzebujemy mieć cienką końcówkę, precyzyjną i ostrą końcówkę, która będzie nam wydrapywać takie delikatne, delikatne malutkie, precyzyjne wzory. Dla ciekawości tylko pokazuję, że można też malować. To jest taka, tak, tak, taki przyczynek, żeby wspomnieć po raz kolejny, że wzory na porcelanie przeniesiono bezpośrednio z jajek. Właśnie w taki sposób, czyli mamy tutaj wzór opolski, Namalowany na jajku zamiast namalowane na porcelanie, ale uważam, mimo że to nie dotyczy dzisiejszego naszego tematu, że, że efekt jest przepiękny i warto też chyba go pokazywać i się nim chwalić. A teraz pokażę Wam realizację, ponieważ no jakby. Jak każda sztuka plastyczna, sztuka wizualna, sztuka rękodzielnicza, no trudno jest rozmawiać o niej bez opatrzenia się ze wzorami, zwłaszcza, że każdy artysta ma swoje wzory, swoje ukochane motywy, które stosuje, swoją ornamentykę, to jak ją układa na jajku, jak rozkłada te wzory na jajku i tutaj macie kroszonki Agnieszki Krzewicy, pani Agnieszki Krzewicy, różne drobne kwiatuszki. Ona ma bardzo swój taki charakterystyczny styl. Ja też chcę zaznaczyć, że kroszon kroszonką, czyli robieniem jaj, zdobieniem jaj metodą rytowniczą zajmują się twórczynie nie tylko na Opolszczyźnie, ale też występuje ona na terenach Polski w innych regionach, a również na przykład na Ukrainie, czy też w Czechach, czy na Słowacji. To co stanowi o tym naszym opolskim wzorze, takim charakterystycznym, to jest to co zostało wypracowane przez ostatnie dziesięciolecia, ponieważ ci pierwsi, ginący już, wydawało się, że ginący, a szczęśliwie nie ginący artyści, twórcy ludowi, wydrapywali wzory, które dzisiaj trudno byłoby rozpoznać, ich pochodzenie, że pochodzą właśnie z opolszczyzny. Więc to jest z pewnej strony, z pewnej, pewnego stopnia ciekawostką, a z drugiej strony, no, każdy artysta ma pewną dowolność do komponowania, właśnie i do wymyślania, tworzenia swoich własnych motywów. Natomiast, jak się opatrzycie z tymi wzorami, to zobaczycie, że są one bardzo charakterystyczne dla regionu, nawet przy tym zróżnicowaniu, które jest ogromne. I teraz przekornie pokażę Wam kroszonki Patryka Blani, człowieka, który bardzo intensywnie się zajmuje kroszonkarstwem i który ma Kompletnie odmienne wzory. Do tego stopnia, że na konkursach często niespecjalnie specjalnie, przychylnie są one witane. Natomiast moim zdaniem są właśnie bardzo, bardzo ciekawe. Na no, że pochodzą z opolszczyzny, to są opolskie, ale trochę nie wpisują się jednak w to opolskie wzornictwo. Dla inspiracji, dla szczerego podziwu, dla jego pracy, pokazuję tutaj kilka przykładów kroszonych, które robi. Tutaj popatrzcie, jakie piękne ma rozwiązanie ułożenia wzoru na jajku. Jakby ktoś obrusik koronkowy czy serwetkę koronkową rzucił na jajko od góry. Ja też rozmawiając z nim dowiedziałam się, że on potrafi tak tworzyć te wzory, że one się spiralnie na przykład od czubka jajka układają i rozbudowują. On ich nie rozbudowuje wpisując w na przykład formę jakąś geometryczną, w jakiś przepraszam geometryczny kształt, tylko na przykład jedzie od góry w dół spiralnie. I w ten sposób tworzy kolejne jakby poziomy tego wzoru. To jest niezwykle ciekawe, w sensie artystycznym, twórczym. No, taki odważny eksperyment, można powiedzieć wręcz. I tutaj kolejna jego praca, też kwiaty. no Nie bardziej osobiście kojarzące się ze wschodem Europy. Ale ale pochodzą tu od nas, z Opolszczyzny, od Ślązaka pełnej krwi, z mocnymi korzeniami tutaj w każdym razie. Zeta kart. to też taka uznana kruszonkarka. Popatrzcie znowu na lekkość tego wzoru i też jakby stopień wydrapania go w skorupce. Tutaj mamy tak jakby delikatniej, delikatnie wydrapany wzór. U Patryka mamy mocną kreskę białą, wyraźną. O tutaj tutaj te wzory są delikatniejsze. W dużej części za delikatność tego wzoru odpowiada narzędzie, którym się posługujemy. Nie mogę nie wspomnieć o pani Teresie. Mm. Sobocie pani Teresa, oprócz tego, że jest bardzo znana w środowisku, oprócz tego, że jest niezwykle zdolną kroszonkarką. To przede wszystkim jest takim twórcą ludowym, który niezwykle intensywnie, jakoś z wielką pasją promuje całe dziedzictwo kulturowe opolszczyzny, a ma swoje korzenie tutaj, tworzy wolszowej koło Strzelec Opolskich i wypracowała swój rodzaj kwiatków, jak, jak to pani Teresa mówi, swoje kwiatki robi na wszystkim. I rzeczywiście robi je na wszystkim. Ja widziałam wydrapane w piaskowcu wzory, przepiękne, no to będę przepiękne, byłam zakochana w tych wzorach, ale też wyszywa, robi wianuszki ludowe, robię hafty, maluję wzory opolskie na tkaninach. No pani Teresa jest tak twórczą osobą, że właściwie czego by e, myślę, że byłaby w stanie po prostu namalować opolski wzór swoje kwiatki na prawie każdym podkładzie. Widzicie, tutaj na tym zdjęciu jest w stroju ludowym, który która odziedziczyła w rodzinie. I siedzi w izbie takiej izbie tradycji, którą utworzyła u siebie w domu. Grażyna fila, grażyna fila jest jedną z opolskich dział. To jest kroszonkarka o złotych rękach, zresztą wszystkie kroszonkarki i kroszonkarze tutaj mają złote ręce. No, e, Chcę Wam zwrócić uwagę na filigranowość, na precyzję wykonania wzorów przez Grażynę. Osobiście jestem ogromną fanką e, jej prac. E, mm, nie wiem, czy, czy, czy mam takie słowa e, podziwu, które są w stanie ten podziw w pełni wyrazić. Jednak tu skupmy się po prostu na wzornictwie, te kwiatuszki często są tak malutkie, te elemenciki, te motywy są zastosowane, koronkowe są tak malutkie, że prawie ich nie widać, więc jak się odsuniecie od ekranu, to zobaczycie jak wyraźnie wpisane są one właśnie w kształty geometryczne, kształty na jajku. I te rozwiązania są bardzo różne. Tu mamy księżyc, prostą linię i jakiś taki element. Tutaj mamy środkowy motyw, taki mocniejszy, potem jego obramowanie, takie nie do końca, potem falbaneczka, tutaj w koło jajka. Często stosowany model jakby rozkładania, projektowania tego wzoru, to jest taka właśnie jakby ozdobna. W, niektórzy wręcz wstążkę malują, ale powiedzmy, że jakby taka taśma ozdobna w, wzdłuż. I wtedy nam zostają takie szyldy, jakby wolne do wypełnienia i sobie w ich ramach wypełniamy je wzorem kwiatowym. Tutaj mamy coś po trójkącie. No Pomysłów i inspiracji jest cała masa, dlatego jedziemy dalej. Magdalena Poprawka, twórca ludowy Opolska działcha. W swoich wzorach stosuje kwiaty też takie specyficzne dla siebie. Nie potrafię ich opisać, na pewno nie są aż tak drobiazgowe jak u Grażyny, ale ale ma bardzo charakterystyczne wzory, które, które stosuje i również bardzo, bardzo precyzyjne. Popatrzcie, tu jest taka siateczka, to też jest często stosowany motyw, która jest wokół jajka poprowadzona. Kolejną opolską dziołchę Wam przedstawiam to jest Ewa Olbryt, pracowniczka Muzeum wsi Opolskiej, bardzo zdolna artystka. Maluje głównie, maluje wzory opolskie na drewnianych elementach, na takich na drewnianych jajkach, na drewnianych skrzyniach, na drewnianych zakładkach do książek, bądź takich zwierzaczkach, magnesikach, przepiękne rzeczy. Tworzy. Jej charakterystycznym cechą jest tworzenie na czarnym tle, więc tworzę pod pseudonimem Czarna Kropka. Ale tutaj widać, że zrobiła kilka też kroszonek, i popatrzcie, jakie piękne kolory udało jej się uzyskać. Piękny, wpisujący się jakby właśnie w trendy kolory jajek. Ja jestem zachwycona jej pracami i kolejnej twórczyni, którą jest Ewa Sumlińska, również Opolska działucha I znowu popatrzcie, to jest dziewczyna, która też głównie zajmuje się jednak malowaniem wzoru opolskiego, więc ma rozbudowany swój katalog motywów i sposobów rozmieszczania ich w różnych kształtach, czy na kubkach, czy na paterach, czy, czy, czy, czy misach. Przepięknie maluje misy drewniany czy też jakieś użytkowe inne produkty zdobi tym wzorem. I tu są zupełnie inne te rozwiązania. Nadal mamy charakter opolskiej kroszonki zachowane w tej chwili granowych, drobniutkich wzorków, a jednak, a jednak widać odmienność ręki Ewy. Kolejną osobą, którą należy zauważyć artystką i twórczynią ludową jest Agnieszka Okos. Agnieszka no jest taką, tak jak ta kroszonka, jest trochę naszą wizytówką tutaj, Opola. Zresztą zasłużenie. Tu namalowała duże jajko, które stoi chyba w urzędzie marszałkowskim obecnie. Wygrywa liczne konkursy w jej rodzinie. Te tradycje kruszynkarskie są naprawdę bardzo długie, więc też miała od kogo się uczyć. Jej jajko miało inaczej. Jej praca pojawiła się na, znaczkach, na znaczku Poczty Polskiej właśnie z opolskim wzorem i też Agnieszka należy do takich twórczyń, które wypracowały swój język język stosowania, komponowania motywów. Bardzo popularny język, bardzo często jest naśladowana, przenosi wzory kroszonki i porcelany opolskiej na wszystko, na co się tylko da. Piękne prace tworzy. A teraz troszkę starszych realizacji. Popatrzcie, tutaj znowu mamy jeszcze inny styl wykonawczy. Bardzo charakterystyczne te kwiatek, kwiatuszki w kółeczkach. To u Agnieszki też były widoczne takie, ala nie wiem, słoneczniki, margaretki, może. A tutaj są starsze pana Jerzego Lipki. Prace. Widzicie? On miał takie po prostu kwiatuszki takie. Ciężko by było powiedzieć, co to może być za kwiatek. Gdyby tak chcieć go odnaleźć na łące. No, i przechodzimy już na koniec prezentacji. Po malutku rozgrzewamy dłutka w dłoniach, i będziemy za chwilę zabierać się do drapania jaj. Jakkolwiek, by to nie zabrzmiało śmiesznie, będziemy wydrapywać wzory, czyli tworzyć kroszonki metodą rytowniczą. I teraz, no, tylko zwrócę Wam uwagę jeszcze na jeden sposób, który jest bardzo ciekawy, mianowicie zastosowanie białego tła, czyli wydrapujemy, tak jak w negatywie, wydrapujemy raczej tło, zostawiając w taki sposób, że to, co nam zostaje, tworzy kontur a nie, nie wydrapujemy konturu, tylko, go, tylko wydrapujemy wszystko, co jest poza konturem. I to jest bardzo ciekawa e, też realizacja. Ja przygotowałam dla Was wzory tych trzech jajek. Oczywiście za chwilkę je zobaczycie i zobaczycie też, jak one są mocno uproszczone, jak one straciły na swoim powabie na uroku i na głębi właśnie dlatego, że przerysowałam te wzory tak, żebyście mogli wy wykonać je na swoich jajkach i mimo, że też zastosowałam jakieś takie delikatne cieniowanie, to jednak skupiłam całą głębię, przerysowując to jako wzór, wprawieni w bojach twórcy tworzą sobie wzorniki, w których zbierają Motywy, na przykład z takiego kwiatuszka, czy takiej wstążki, czy, czy ten motyw cały, tak? Czy takie pojedyncze tylko, z których później składają całość ornamentu. Do naszego spotkania przygotowałam też wzór wzięty bezpośrednio tutaj z jajka strusiego, który wykonała grażyna fila, za jej pozwoleniem. Przerysowałam go dla Was, ponieważ zbliżają się święta, więc jeżeli będziecie mieć tyle w sobie zapału, determinacji, żeby skończyć te jajka do świąt, mogą być one doskonałym prezentem dla bliskich. Także kochani, do dzieła, dziękuję Wam bardzo. Mieliście bardzo dużo różnych wzorów, które można wykonywać na Kroszonkach, które można wydrapywać. Czas więc, żeby przejść z teorii do praktyki. Mam przygotowane tutaj jajka, zafarbowane wcześniej. Dzisiaj będę sobie próbować na takim jajeczku. Warto to jajko trzymać w w chusteczce albo w jakiejś tkaninie dzięki temu nie porysujemy go i będzie nam po prostu zwyczajnie wygodniej nie odbarwi się też od dłoni wybrałam sobie taki wzór dla inspiracji i zacznę go realizować popatrzcie to jest taki większy kwiatek nie Mniejszy kwiatek, większy kwiatek, mniejszy kwiatek, większy kwiatek. Eee, czyli mamy taki motyw i taki motyw. Te dwa motywy koło siebie połączone. Mm. Zrobione w taki sposób, że jeszcze tutaj e, na środku mamy te takie mm, nie wiem jak to powiedzieć środki innych kwiatków. E, generalnie chodzi mi o to, że ja sobie zacznę swoją robótkę. Od można by było jakby od dwóch stron albo od tej koronki albo od tego co jest w środku e, ponieważ e, moim celem jest pokazanie Wam jak to robić e, więc ja nie będę e, sobie tutaj robiła tej obwódki na razie e, choć byłoby mi łatwiej się w nią potem wpisać zacznę od e, punktu centralnego m, jaki zrobi, jaki, jakim będzie mój kwiatek do robienia kroszonki wzięłam sobie dłutko z takim fajnym z takim fajnym szpicem no i teraz będę wydrapiewać wzór jak we wszystkich technikach tak i w tej kluczowe jest złapanie prawidłowe, wygodne załapanie narzędzia, tak, żeby ono słuchało tego, co chce, nasza ręka i głowa. Teraz tu sobie zrobię takie. Ja. Trzeba bardzo precyzyjnie, że tak powiem, operować tym dłutkiem, bardzo też delikatnie, wbrew pozorom, dlatego, że bardzo łatwo ręka może nam się osunąć. Jeżeli nie mamy wprawy, to, no to jeden fałszywy ruch i może nam się to wszystko popsuć. Ja nie jestem bardzo wprawna. Chcę Wam pokazać tylko technikę i od tego miejsca należałoby już zacząć po prostu ćwiczyć. Jak każdą technikę musi ona być wyćwiczona. Ja na razie sobie rysuję też te wzory, te linie, ale ponieważ właśnie nie wykonuję na co dzień kroszonek, to później jest sobie Poprawię teraz troszkę lżej, a później jeszcze postaram się bardziej wypracować. E, muszę tutaj e, wziąć bliżej siebie, bo pokazując Wam nie bardzo widzę sama co robię. Już nie będę się trzymać wzoru. Niech on się sam układa. Myślę, że na tym e, mogę zakończyć swój pokaz, e, tak żebyście tylko zobaczyli tę technikę. Mam nadzieję, że e, będziecie z przyjemnością pracowali dalej nad swoimi kroszonkami. Jeżeli nie teraz, to z pewnością na Wielkanoc, bo ona się nam zbliża. A skoro tak, to dlaczego by nie skorzystać? Do zobaczenia w następnym odcinku, pamiętajcie, polubcie moje filmiki, korzystajcie z nich, mówcie o filmikach innym osobom, takim, które są w stanie skorzystać z nich, które są zainteresowane naszym dziedzictwem tradycyjnym, dziedzictwem tradycyjnym Śląska Opolskiego. Cześć!